Chłodna noc Idealna pora Sam na sam z myślami Karmi się szarością tej nocy Oślepia mnie ogłuszony księżyca Onu rozpada się, jego rytm jest Cię przemyśleń, rozpływam się. Czasem rozmażony, a czasem zdołowany, myśli te dobre, myśli te złe chodź usiądź koło mnie. się ze mną, przy dźwiękach many trust, przytulę cię odprężysz się Czasem rozmarzony, a czasem zdołowany Myśli te dobre, myśli te złe Chodź, usiądź koło mnie Tymi dobrymi podzielę się Czasem rozmarzony, a czasem zdołowany Myśli te dobre, myśli te złe Chodź, usiądź ko